Padlet to narzędzie, które możemy porównać do korkowej tablicy online. Każdy, kto ma do niego dostęp, może przypinać do tablicy zdjęcia, obrazki, grafiki, nagrania wideo, teksty, pliki PDF. Po zalogowaniu klikamy Zrób Padlet i wybieramy układ, który na tablicy przyjmą nasze materiały następnie otwiera nam się tablica, którą możemy spersonalizować, nadać jej tytuł, jakiś opis oraz wybrać tło Jeśli chcemy, żeby adres internetowy naszej tablicy online dało się łatwo zapamiętać, musimy zmienić jego nazwę. Zmieniamy ten ciąg znaków na jakieś sensowne słowo, na przykład wycieczka 2018. Po kliknięciu dalej adres zmienia się i łatwo go można zapamiętać. Żeby wszyscy członkowie zespołu mogli dodawać do tablicy swoje materiały. Musimy pamiętać, żeby przy udostępnianiu zmienić ustawienia z tajnych na publiczne. Klikamy zapisz. Zamknij i jesteśmy gotowi do dodawania materiałów. Teraz pokażę jak coś dodać do tablicy. Klikamy guzik plus. Następnie ikonkę strzałki. Różowy guzik, żeby wybrać plik z komputera. Czekamy aż zdjęcie doda się do tablicy. Dodajemy tytuł. I gotowe. Oprócz zdjęcia. Do tablicy możemy dodawać inne pliki. Po kliknięciu na trzy kropeczki pojawia nam się menu, gdzie do wyboru mamy zrobienie zdjęcia, nagranie filmu, nagranie dźwięku, rysowanie, dodawanie mapy albo linku do innego Padletu. Wybieram Rysuj. Otwiera nam się okienko do rysowania. Mogę rysować sama, a mogę zaprosić do rysowania innych członków zespołu. Zapisz i gotowe. Mogę dodać tytuł. Jeśli jednocześnie kilku członków zespołu będzie zalogowanych do tablicy, będą mogli jednocześnie dodawać rysunki.